No i co, pajacu? Ha. Kurwa, proste. To było oczywiste, że tak to się skończy. I przychodzisz do mnie, żebym co? Może ci przebaczył. Nie wydarzy się to, ziomeczku. Żenujące to jest, co zrobiłeś. Przykro mi strasznie. Nie będę tracił na ciebie czasu. Na razie pompa. Elo, idę sobie.